O dzisiejszym temacie wspominaliśmy już w kilku wcześniejszych filmach. Czasowniki statyczne to grupa pewnych słów, które stwierdziły sobie, że nie, nie, nie, my będziemy inni, wyjątkowi i będziemy utrudniać życie każdemu, kto będzie nas używać. O co konkretnie chodzi? Dowiecie się na dzisiejszym materiale wraz z postaciami z kilku animacji Pixara. Uwaga, bo mogą pojawić się spoilery do filmów i seriali, które widzicie teraz na ekranie. W języku angielskim istnieją dwie grupy czasowników. Przez chwilę wspomniane stative verbs, czyli tak zwane czasowniki stanu, oraz dynamic verbs, czyli czasowniki akcji. I czasowniki stanu będą wyrażały właśnie stany, a czasowniki akcji będą mówiły nam o czynnościach, procesach i zmianach. Ważniejsze dla nas będą w dzisiejszym filmie czasowniki statyczne, gdyż one będą nam tutaj mącić. Czasowniki statyczne to taka całkiem spora ekipa, która żyje sobie w prosty sposób i chce, aby używano jej tylko w czasach simple. A teraz tak na serio, czasowniki te to nic innego jak czasowniki, których rzadko użyjemy w czasach continuous. Wiadomo, że nie oznacza to, że nie mają one całkowicie końcówki ING, ale często po jej dodaniu będą znacznie zmieniać swoje znaczenie. Pierwszą grupą czasowników będą takie, które wyrażają nasze zmysły lub mówimy nimi o wyglądzie. Zobaczmy sobie przykłady. Mamy oczy, więc możemy SEE. Good thing. Look, I remember one time my dad took me to this jazz club, and that's the last place I wanted to be, but then I see this guy, and he's playing these chords with force on it, and then with a the minor, I was, like, uh, uh, uh, uh, then he has the inner voices, and it's like he's, it's like he's singing. Mamy uszy, dlatego możemy coś hear. doing it I język który umożliwia nam taste. To miejsce jest niż Jest i i... Co to jest w To I jeśli uważasz, że to jest dobre, to co to Hmm. To like. hmm. so <coughs> Mamy nos, służący aby smell różne zapachy. Here, I, don't... I mamy skórę, na której mamy receptory pozwalające nam coś dotknąć. Times up. Bjorn, Ale nie need to feel bad. 22 here So let's get you to the great beyond. <gasps> um, wait, we forgot to try... Breakdancer! Yeah, I think that's gonna be my thing. Pop in and lock in, windmills, settling my disputes with dance. Can we have one more minute to go back and try Breakdancer, please, Jerry? You look really good today, Jerry. Oh, okay. I've never seen 22 this enthused. Good for you, Dr. Borgenson. Jeśli chodzi o mówienie, o wyglądzie lub po prostu o zwykły opis, to czasowniki jakie użyjemy do tego to przykładowo sim, look, be, lub appear. Co jest na też! I'd hang with Kolejna grupa to czasowniki, które wyrażają uczucia i emocje. Tu będzie ich już naprawdę, naprawdę dużo, dlatego powiem o kilku, według nas najpopularniejszych. Love, czyli kochać. I can't believe it. Oh, Mike. I was on TV! Ah, did you see me? I'm a natural! Hello? I know! Hey, wasn't I great? Did the whole family see it? It's your mom. <laughs> What can I say? The camera loves me. Kochać można rodziców, dziewczynę, chłopaka, psa, a nawet siostrę czy brata, którzy ciągle was denerwują i wam dokuczają. Słabszym od słowa love jest słowo like. Hmm. <coughs> What are you looking at? No, I was just about it, hair was than... mm -hmm. about it cut. No, no, I, I like it this length. I like everything about you. Wczoraj, oh. someone asked me, who I thought the most beautiful monster was in all the monsters. You know what I said? What did you say? I said. Sully? Sully? No, no, no, that's not what I was going to say. Czyli lubić, polubić. Tak więc możecie na przykład like this video. Dzięki. <laughs> Czasowniki przeciwne do dwóch podanych wcześniej to hate i dislike. Oznaczają one oczywiście odwrotne uczucia. Chili Njena Vic i Njena Lubic. Thank you very much. Okay, would you like that? Thanks. Tell your friends. Hey, what do you think you're doing? Raising a little money for charity? Yeah, well stop it. You want us to stop raising money for charity? That's not cool. This guy hates charity! I want you to stop making us look like fools. Hey, you're making yourselves look like fools. Let's be honest, boys. You're never gonna be real scarers because real scarers? Od pewnej części czasowników z tej grupy możemy tworzyć przymiotniki. Przykładowo słowo Enjoyable to przymiotnik powstały od słowa Enjoy. Kolejnym czasownikiem z tej grupy, bardzo często stosowanym, gdyż bardzo często czegoś chcemy, jest łąd. Thing. Art Scrabble's letting us into the scare program. What? She was impressed with our performance in the games. She invited us to join next semester. <laughs> Congratulations, guys. And that's not the only piece of good news. Sherry and I are engaged. Oh. Who's Sherry? Um, she's my mom. Well, if it isn't my two favorite fellas. Come here, give me some oh. sugar. <laughs> <laughs> <laughs> oh, so uncomfortable. Oh, come on, Scott. I don't want you to think of me as your new dad. After all, we're fraternity brothers first. This is so weird. Just think of me as your big brother that's marrying your mother. Wait, hold on. We're brothers who share the same mom slash wife. That's worse. A jeśli ta chęć posiadania czegoś jest bardzo mocna i bardzo czegoś pragniemy, to możemy sobie to wish. Well everyone, I don't mean to get emotional, but everything in my life has led to this moment. Let it not be just the beginning of my dream, but the beginning of all of our dreams. Gladys, promise me you'll keep auditioning. Marie, Mr. Wright is out there somewhere. Phil, keep using the ointment till that thing goes away. I wish you all the best. Thank you all so much. I'm welling up with tears. Now get off. Być może jest to coś, czego naprawdę potrzebujemy, czyli NID. Boys, we need to talk. Oh, Roz, right. what an unpleasant surprise. I had a little debrief with the board of directors and they wanted me to relay the news. They're putting you two in charge. You're kidding. Niestety, ale bardzo często bywa, że jeśli czegoś chcemy, życzymy sobie tego, gdyż bardzo tego potrzebujemy i finalnie otrzymujemy obiekt pożądania, to nie doceniamy tego. Nie jesteśmy wdzięczni za to. Słowo doceniać, być wdzięcznym po angielsku, to appreciate. Nie Tuskland. Tak, yes, tak, yes, Tuskland, że... Jest tych czasowników oczywiście o wiele, wiele więcej. I te ważniejsze widzicie teraz na ekranie. Trzecią kategorią są czasowniki stanu wyrażające nasze myśli i opinie. Zauważcie, że mówimy I don't understand, jeśli czegoś nie rozumiemy, mimo że nie rozumiemy tego w danej chwili. I to jest właśnie jeden z czasowników statycznych, czyli understand. Dziękuję bardzo, kochanka. Psst. Psst. Hey. hey, hey, hey, I know how to get to the interstate. Oh, do you? Millie, no. Ja, ja, ja, ja, ja. Nie, nie film o ale słuchaj, jestem Lightning McQueen, przy przewidywaniu przyszłości pewne zwroty. Widzicie je teraz i muszę, i Wszystkie te czasowniki to przykłady stative verbs z tej kategorii, gdyż wyrażają one naszą opinię, w tym przypadku o tym jaka będzie przyszłość. Posłuchajmy kilku przykładów. Bumper, the bumpers, the them. This is That's what I'm talking about. What happened? Where are all the other cars? What is going on? Oh, no! Sir Axelrod, is the final race in London still going to take place? I suppose that... Look, the show must go on. <laughs> I, this... I can't believe this is now. really happening! Oh, no. oh, no. oh, no. oh, no. He's lost another tire! The King and Chick are coming up fast! They're entering turn three! Come on! What I'm watching, Bob. Lightning McQueen is 100 feet from his piston cup. The King and Chick rounding turn four. And down the strip they come, and it's and it's. It's too close to call. I don't too believe it. close I don't to believe call. <laughs> we'll be rich beyond belief. You think you're famous now? <laughs> W tej kategorii również spotkamy się ze słowami, z których często powstają przymiotniki i przysłówki. Jednym z ostatnio bardzo memowych jest słowo suspect który jako czasownik oznacza podejrzewać kogoś o coś, domyślać się czegoś. No. Ogólnie słówek z tej grupy jest również o wiele, wiele więcej, dlatego kolejne najciekawsze widzicie teraz na ekranie. I ostatnim rodzajem będzie posiadanie czegoś oraz miary. Jeśli myśleliście, że aby powiedzieć, że coś się ma, to jedynym czasownikiem do tego jest have, to bardzo się pomyliliście. I mamy również takie czasowniki jak poses czy own, które oznaczają praktycznie to samo. Również możemy powiedzieć, że coś zawiera coś. I do tego posłuży czasownik contain. Your suit can stretch as far as you can without injuring yourself, and still retain its shape. Virtually indestructible, it breathes like Egyptian cotton. As an extra feature, each suit contains a homing device, giving you the precise global location of the wearer at the touch of a button ale również mamy taki czasownik, który oznacza, że czegoś nie posiadamy, czegoś nam brakuje. Jest to czasownik Lack. All over Düsseldorf. The fribbers of frappe are going to sleep because they just can't keep up. All over Düsseldorf. Duzzles are dozing. Their eyelids are so heavy. They drooping. Mm. Closing! The point is everyone, everyone's hitting the sack. Everyone's the that they lack. Major, Jeśli natomiast chodzi o pomiary, to weźmy sobie jako przykład nas samych. W jaki sposób możemy siebie zmierzyć? No, wiele z nas na pewno pomyślało o tym, jak wysocy jesteśmy. No tutaj nie ma do tego konkretnego czasownika, ale możemy powiedzieć, że na przykład mierzymy się, a słowo mierzyć to measure. No dobra. Kolejną miarą, którą na pewno niektórzy często sprawdzają, bo ona powoduje największe problemy, czyli waga. Czasownikiem, którego użyjemy by powiedzieć, że mierzymy swoją wagę, to way. Gdy będziemy ważyć zbyt mało, to możemy odlecieć tak jak dom Karla w filmie Up. Oczywiście nie tylko możemy ważyć siebie, ale również produkty spożywcze. A co możemy również robić z produktami spożywczymi? Oczywiście w ogóle je kupować, a więc nasze zakupy mają swoją cenę. I aby powiedzieć, że coś ileś kosztuje, użyjemy do tego kolejnego czasownika statycznego, cost. Tutaj również mamy jeszcze trochę czasowników stanu, które zaliczają się do tej kategorii. I widzicie je teraz na ekranie. Generalnie tak naprawdę do każdego czasownika statycznego możemy dodać końcówkę ING, jednak to nie oznacza po pierwsze, że każdy będzie występował w czasach continuous, po drugie, że zachowa swoje znaczenie. A trzeba jeszcze na początku podkreślić drugi punkt, gdyż praktycznie każdy czasownik statyczny zmieni swoje znaczenie po dodaniu ING. Jedne czasowniki mogą stać się rzeczownikami, inne przymiotnikami, a jeszcze inne również czasownikami, ale wyrażającymi krótkotrwałą czynność, czyli takie, które mogą zostać użyte w czasach continuous. Czasami nawet ta czynność nie będzie związana ze znaczeniem tego czasownika w bezokoliczniku. A więc weźmy sobie bardzo znany czasownik statyczny, czyli THING. Na pewno rozmawiając po angielsku używacie go bardzo często jako właśnie think. Jednak można również mówić thinking, tylko trzeba pamiętać, że wtedy nie oznacza już to naszej opinii. Powiemy tak, gdy mówimy o podejmowaniu jakiejś decyzji, używając do tego swojego mózgu. Jest to po prostu proces myślowy. Kolejnym czasownikiem, który wydawałoby się, że nie ma końcówki ING, jest czasownik have, jednak on końcówkę ing również posiada. Having raczej używamy w połączeniu z rzeczownikami, na przykład having a breakfast, czyli jeść śniadanie w danym momencie. Tak naprawdę jak z każdym czasownikiem, having w znaczeniu mieć w tym momencie, w tej konkretnej chwili, również możemy użyć. Wszystko tak naprawdę zależy od kontekstu. Bardzo często have z końcówką ing w swoim oryginalnym znaczeniu będzie nam wskazywało w czasach Continuous na informację, że wcześniej czegoś nie posiadaliśmy, albo to utraciliśmy i odzyskaliśmy itd. Weźmy sobie na przykład zdanie. I'm having my brother in my house. W tym zdaniu, używając having wskazujemy na przykład na to, że nasz brat nigdy u nas nie był i teraz przyjechał nas odwiedzić, albo przyjechał na troszkę dłużej, lecz nie na stałe. A teraz weźmy sobie bardzo ciekawy przykład, czyli be. Tak, czarna of... dobra, nieważne, ten żart już się znudził. Do czasownika be również możemy dodać ING. Jest to jeden z wyjątków, w których mimo końcówki E nie będziemy jej usuwać i dodamy samo ING. W ten sposób powstaje BEING, które oznacza... no właśnie, co oznacza? BEING mówi nam o stanie tymczasowym i podkreśla to, że osoba normalnie zachowuje się inaczej. Przykładowo, Adam usually is friendly, however, today he is being weird and unkind. Zwracamy tutaj uwagę na to, że Adam teraz zachowuje się dziwnie, jest nieuprzejmy, ale nie jest to jego normalne zachowanie. Oczywiście tych czasowników można byłoby podać bardzo dużo. W opisie znajdziecie linki do źródeł oraz do quizletów ze słówkami z dzisiejszego filmu, jak i większą ilością czasowników statycznych. Zapraszamy was również na nasze social media. TikTok, Instagram oraz do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, thanks for watching i cześć!